No, zobaczyłem napis Ełdzka Kolej Wąskotorowa Za chwilę tajemnica zostanie rozwiana Tam też jest podobno Jakiś skansen Muzeum historyczne Wełku Ełku Ełcka Kolej Wąskotorowa To prawdopodobnie jakieś były budynki stacyjne Ciutko drapane Ciekawe do czego ta kolej tutaj wąskotorowa służyła Tak czy owak pierwsze eksponaty już są za bramą I to wszystko free za darmo O! Ktoś tam w las. Do, do wąskotorówki ktoś w las. I to wszystko Wełku, zupełnie za darmo. Zrobię, robię zdjęcie. Tylko poczekaj, sfilmuję te wszystkie kolejki. To muzeum jest niedaleko od dworca Wełku, inne eksponaty. Muzeum kolejki Wąskotorowej Wełku. A tam jakaś inna lokomotywka. To chyba były jakieś budynki stacyjne. Teraz ktoś tam zrobił pracownie rzeźby. Jeszcze raz muzeum kolejki wąskotorowej wełku. No, parowozy raczej wąskotorowe nie były, ale w muzeum są. No i tutaj na bocznych torach czy na jakiejś bocznicy. Różne ciekawe eksponaty. No, mogę tylko zachęcić znawców kolei do komentarza moja znajomość tych eksponatów i kolejnictwa sprowadza się do bycia mężem córki kolejarza czyli teść maszynista dziadek żony też maszynista i cała rodzina maszynistów, ale z Wrocławia. A jestem wełku. Bardzo podobny układ stacji do tego, co możesz spotkać na Dolnym Śląsku. No i tutaj kolejne eksponaty muzeum. Kolei wąskoterowej wełku, kiedyś kolej była państwem, w państwie zawód był bardzo szanowany, jak jest teraz? Musisz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, aż się łezka wokół kręci.